Zaskórniki to małe guzki, które pojawiają się z powodu zatkania porów olejem i martwą skórą. Są łagodnym rodzajem trądziku, które zwykle tworzą się na twarzy często tam, gdzie są najbardziej zauważalne np. Na w okolicach nosa, ale mogą również pojawić się na plecach, klatce piersiowej, szyi, ramionach i ramionach najbardziej często u nastolatków i kobiet w okresie przedmiesiączkowym. Kochanie. Miód jest zarówno antybakteryjny, jak i antyseptyczny właściwości, które pomagają usunąć zaskórniki poprzez niszczenie zarazków lub zanieczyszczeń, które zatykają porę, co czyni go kolejnym doskonałym wyborem dla osób z zaskórnikami związanymi z trądzikiem. Miód działa również jako naturalny antybiotyk, pomagając w usuwaniu brudu sporów skóry w celu usunięcia zaskórników, a także zaostrzenia i nawilżenia porów w celu uzyskania jaśniejszej cery. Usuń zaskórniki z miodem przez 1. Podgrzej łyżkę czystego surowego miodu w małym słoiku aż stanie się ciepły w dotyku. Wystarczy umieścić słoik miodu w misce z bardzo gorącą wodą. 2. Zamocz trochę ciepłego miodu na każdym zaskórniku i pozwól mu wchłonąć przez około 10 minut. 3. Wyjmij ciepłą wilgotną ściereczką. 4. Możesz zostawić zabieg na noc aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty spłukując go rano. Powtarzaj codziennie. Ocet jabłkowy Ocet jabłkowy zawiera kwas octowy o którym wiadomo że przełamuje twarde gromadzenie się w skórze a także równoważy pH w twoim ciele aby zapobiec dalszym problemom zaskórników i trądziku. Ocet jabłkowy można spożywać oszczędnie stosując go codziennie do twarzy w postaci tonera. Lub dodaj 3 łyżki pokruszonych listków mięty do trzech łyżek octu jabłkowego, aby uzyskać toner, który zapewnia uczucie chłodzenia, które pomaga również w zaciśnięciu skóry i oswojeniu stanu zapalnego.